No, no. Witam wszystkich Nagrywamy film poświęcony strefie egzaminacyjnej Obecnie jesteśmy na ulicy Nyskiej Zbliżamy się do skrzyżowania równorzędnego Gdzie pierwszeństwo ma nadjeżdżające z prawej strony Tutaj jest o tyle utrudnione zadanie W związku z tym, że widoczność jest ograniczona Powinniśmy maksymalnie zwolnić I podjechać Do skrzyżowania bardzo Wolno. Mamy ciekawe skrzyżowanie. Zbrzając się do skrzyżowania od strony ulicy Pięknej w stronę ulicy Kamiennej mamy tutaj trzy możliwości jazdy. Egzaminator powiedzmy w tym momencie powie, że proszę jedziemy w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizujemy kierunkowskazem dojazd do prawej strony i tutaj tak jak wspomniałem mamy trzy możliwości. Na wprost w ulicę Kamienną Prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu, tam zresztą jest na znaku opisana przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. Teraz podjeżdżając po, po tej zmianie pasa wyłączamy kierunkowskaz i już jedziemy bez kierunkowskazu. Tutaj często kursanci popełniają błąd, jedziemy drogą w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu, czyli w ulicę Hubską. Polecenie inne, czyli w prawo na skrzyżowaniu i w prawo na skrzyżowaniu z sygnalizacją spowodowałoby, że pojechalibyśmy tutaj w prawo na światełkach. Takie polecenie było inne, polecenie było, że w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu i takie polecenie zostało wykonane. Chcę tutaj zasynalizować, że to jest naprawdę bardzo często wykonywana trasa, ta którą teraz jedziemy na egzaminie państwowym. Teraz wykonamy skręt w lewo, przecinając szyny tramwajowe. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem na egzaminie i wytycznymi, które są do egzaminowania, egzaminator ma obowiązek wykonać element przejazdu przez przejazd kolejowy lub tramwajowy. My wykonujemy teraz przejazd, przejazd przez szyny tramwajowe. O, puszcza nas. Sygnał czytelny. I ruszamy. Na tej drodze tutaj egzaminatorzy najczęściej robią zawracanie z infrastrukturą drogi, czyli zawracanie z wykorzystaniem miejsca parkingowego po lewej stronie. Egzaminator przeważnie pokaże to miejsce konkretnie. My tutaj chcemy, bo jedziemy celowo tą drogą, Świętego Jerzego ulica, wykonamy skręt w lewo, dojedziemy do ulicy Kamiennej i pokażemy Państwu zmianę organizacji ruchu, która nastąpiła niedawno, miesiąc temu.